Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy sobie w lewo. Przerywacz, sprawdźmy na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy sobie w lewo. Zajmiemy pas. Spraż styk, Jest w porządku? Dobra Proszę. Jeszcze, jeszcze, żebym go widział Będziemy skręcać w lewo Zajmiemy za skrzyżowaniem, który pas? Prawy, ponieważ nie jest to wyjątek Tutaj również będą prowadziły nas yy, yy, linie, znaki poziome, linie najezdni. Tutaj cykl jest bardzo króciutki, także będąc na trzeciej pozycji nie zawsze będziemy możli, mieli możliwość yy, z, zdążyć na tych światach. Tym bardziej, że widzimy, że jeszcze trawaj troszeczkę opóźnił się. No. Było mówione. I jedziemy w lewo Następny bieg I zjeżdżamy Prosto, bez kierunkowskazu jedziemy Tutaj pa mo może paść polecenie Proszę zawrócić w pierwszym możliwym miejscu I przy dość intensywnym ruchu Dzisiaj mamy w sobotę rano, więc nie ma Zjeżdżamy sobie na lewy pas Poszukamy lewego pasa Jedziemy, jedziemy, jedziemy Teraz noga z gazu i zastanowić się i tutaj mamy miejsce do zawracania. Kierunkowskaz. Zrzucamy sobie do trójeczki. Jedąc obserwujemy to jazdy, jednocześnie patrzymy, czy jak wygląda tam sytuacja za tym żywopłotem. Pieszych nie ma, nie ma, więc podjeżdżamy sobie do linii zatrzymania warunkowego. Tam mamy jeszcze jakąś ciężarówkę, autobus. I w tej chwili wydaje się, że za autobusem możemy jechać, tak żeby nie najechać na linię ciągłą, od razu na prawy pas, jedziemy sobie i jedziemy, jedziemy.